W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, co robić, co musisz zrobić, jak nagle podczas badań wysokościowych stwierdzono Ci brak widzenia obułożnego, a w konsekwencji nie dopuszczono do pracy, i do pracy, którą wykonywałeś od wielu lat. Oczywiście mówię tu o sytuacji, kiedy to widzenie przestrzenne miałeś wcześniej zachowane, no a nie powiedzmy jak poprzednie orzeczenia lekarskie, powiedzmy tak no delikatnie mówiąc, były naciągane. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i tradycyjnie zacznę od maila internauty. Witam, zwracam się z prośbą o doradzenie co w takiej sytuacji zrobić. Jestem elektrykiem, pracuję w zawodzie od 27 lat i do tej pory przychodziłem takie badania bez problemu. Ostatnio jednak zakład pracy wysłał mnie na badania okresowe do innego lekarza, no i co się okazało, że nie przeszedłem badań wysokościowych. Stwierdzono w nich, że mam kłopot z zaburzeniami głębi widzenia, no, chociaż wydaje mi się jednak, że, że to badanie przeszedłem, ale już mimo wszystko stwierdzono, że mam brak widzenia przestrzennego, czyli stereoskopowego. To badanie oblałem na jakiejś książeczce, w której były kartki, jedna z nich była podzielona na cztery kwadraty, w dwóch przekątnych były kółka, w dwóch chlapki, ciapki, no, w nich podobno też ukryte były kółka, ponoć jedno większe, drugie mniejsze. Ale tych kółek jakoś nie byłem w stanie zobaczyć. I moje pytanie jest tutaj takie, czy już jestem inwalidą wysokościowym, no, czy mimo wszystko jest to jakoś do wyleczenia. No gdzieś słyszałem, że jest możliwość pracy w stoczewkach kontaktowych w jakichś szczególnych sytuacjach. Także proszę Pana doktora o odpowiedź, pozdrawiam, Paweł z Krakowa. Odpowiadając po kolei na te pytania, takie małe wprowadzenie, no wiadomo, że wzrok z wiekiem się pogarsza, jestem tego naocznym przykładem, no, a 27 lat pracy internauty sugeruje, że no, nie jest że internauta najmłodszym pracownikiem w swojej firmie. No, gdybym ja był w takiej sytuacji, to poszedłbym szybko do drugiego okulisty po jakąś niezależną opinię. Jeżeli ten problem jest do skorygowania soczewkami kontaktowymi, czy jakimśkolwiek innym leczeniem, no to pewnie ten lekarz specjalista chorób ci o tym powie, co powinieneś dalej zrobić. No, jednocześnie złożyłbym odwołanie do wojewódzkiego, od, oczywiście odwołanie od tego orzeczenia lekarskiego do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. No, tam przejdziesz kolejne badanie okulistyczne u innego okulisty. No i można mieć taką nadzieję, że jeżeli ten wynik poprzedniego badania był jakiś przypadkowy, no to w kolejnym powinno być już lepiej. Czasem to się tak zdarza, że badany nie za bardzo rozumie o co chodzi, lekarz to nadinterpretuje jako błąd, czy jako brak tego widzenia obuocznego i szczególnie dotyczy to sytuacji kiedy jesteś badany jakąś inną, nową metodą po raz pierwszy. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, mówię tylko tutaj o przypadkach, kiedy to widzenie przestrzenne miałeś wcześniej w porządku, prawda, a nie jeżeli powiedzmy orzeczenie pozytywne było jakimś sposobem załatwiane. Na tym kończę, jeżeli oczywiście masz jakieś swoje doświadczenia w podobnej, czy nawet identycznej sytuacji, koniecznie to napisz w komentarzach pod tym wideo. No być może komuś to rozwiąże jakiś jego problem. Często gęsto jest na to nawet problem identyczny. Jeżeli to wideo Ci się spodobało daj oczywiście lajka, like daj kciuka, a nawet jeżeli naprawdę Ci się spodobało to umieść się na swoim portalu społecznościowym, czy jakiejś w swojej stronie internetowej. Jak zwykle najwięcej dyskusji o badaniach wysokościowych, badaniach wysokościowych i problemach ze wzrokiem Toczy się na mojej witrynie internetowej badania lekarza medycyny pracy.com, i tam oczywiście wpadnij zaraz po obejrzeniu tego wideo. Link jest w opisie do filmu. Oczywiście, w opisie do filmu, jeżeli oglądasz go na kanale YouTube Lekarz Medycyny Pracy, oczywiście, jeżeli chcesz więcej takich filmików, to koniecznie dokonaj subskrypcji mojego kanału. Gdzieś tutaj jest link do subskrypcji. Nigdy nie wiem gdzie. Z reguły tu albo tutaj. Raz na tydzień postaram ci się, się wysłać jakiś ciekawy materiał o badaniach pracowników, badaniach kierowców, czy tematy pokrewne związane z medycyną pracy. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, do zobaczenia w moim kolejnym wideo. A tak na marginesie, jeżeli jesteś mimo wszystko młodym pracownikiem, czy młodym internautą i masz dopiero zamiar podjąć naukę w jakimś Zawodzie, w kierunku jakiegoś zawodu podobnego tu do wymienionego i masz problemy z widzeniem obłocznym, powiedzmy po leczonym lub nieleczonym zezie, to odradzam Ci serdecznie edukację w tych kierunkach, szczególnie związanych z pracą na wysokości, zawodowym kierowaniem pojazdów czy jakichś temu podobnych profesji. Jak zobaczyłeś w tym filmiku, brak prawidłowego widzenia obuocznego jest najczęstszą przyczyną niedopuszczenia Cię do pracy na wysokości i lepiej, abyś tego w przyszłości uniknął. Nie miał takich stresujących sytuacji, że pracujesz kilkanaście lat, a tutaj nagle ktoś Cię tej pracy pozbawia. Także bye bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu.